Jak fotka wyszła? Bez retuszu Tak samo <śmiech> Tak samo źle, czy tak samo A, dobrze? albo tak moja morda już wygląda, że źle wychodzi no, no, pójdziesz na jakieś trzy zabiegi no. Botoksowo Boturinowe Hyalurynowe nawet żywiec porter gdzie wy Jak to się nazywa restauracja Ratuszowe W Krakowie Widać jaka filma tutaj króluje Szkoda, że trochę popadało ale generalnie Olga się Zobaczymy jak smakuje ich kaczka.